Elo, subskrybujcie kanał. I... Coś. I coś tam. Ale ty masz głos taki cichy i moc... No. Jakbyś się kurde przez. Jakbyś się zwał, Nie. Tak. Halo, no, co z tym kijem, cholerę? Dobrze. Jezu. Tym... Ratonko... <grym wytkowaniu> <grym wytkowaniu> Uważaj, na sam fejlisem. koniec. I nie bądź smaj z Czemu? No po prostu nie bądź. A jeżeli ktoś mnie za załatwi, to będę. No to jest problem. Wtedy. Adam ci Tomasz To masz problem. Imię Adam. Nazwisko? Fry. <śmiech> <śmiech> Imię Tomasz. Nazwisko problem. Okej. Okay. Dobra, przechodzę. Przechodzimy. Jestem z tym. Żyję. Przyszedłem i żyję. Za chwilę będzie y, tej y, zniszczona nota. My face! o cholera, chodź, chodź, chodź, no dawaj, dawaj, no widzę, ja bym się biję z pomóż, cię, albo dobra, zabijemy go, Zabijliśmy. dobra, chodź tu, tutaj trzeba stać, haha, ha. mamy przewagę, już nie ma z mylface'a, y. zamijemy się nie skąd, zajedłem, you are finally happy, ale przecież ciebie tu nie ma, no bo zajedłem, no nie, nie! Kiedy ja mnie z mojej face'a, to również się było to czerwone i dałem od czerwonego. Ja jedę nie bo ten, on jest ładny. Ja jedę środkiem. Ja w ogóle wczoraj przeszedłem przyszedł, ten. Y, y, z 400 lewli, Easy i Parkour. Znaczy y, ten. nie parkour, tylko. Mm, easy oh. the Fortnite. Fortnite. O! Parkour. E, no Jezu, co ludzie robią? Co? No nie, no kurde, zmieniałem no wszystko na jakiś... Na, na, na, z... na smile. A. Dobra, ja idę. Ile masz smajlowych końców? 325. Aha, bo na 132. No nie, no, Normalnie zmieńcie to jeszcze 8 razy i 23 sekundy. Nienawidzę Was, ludzie. No, za chwilę będzie ta. Eee. Yy, kolaps. Ale ten face, po co on jest Nie chcę być smile face'em teraz Ja daleko, za daleko przeżyłem, za długo przeżyłem, żeby teraz się zdawać Małtym Rambo, uciekamy! Uciekamy! Ja żyję, jeszcze nie ma sejsmik, ale już pójdę si, jest prezent. A skąd się bierze prezenty? Nie wiem. Skąd masz prezent? Albo trzeba go kupić No chyba Czekaj, zobaczę A skąd się bierze noż? Co? Bo tutaj są jakieś rzeczy Na przykład shotgun Noż, nóż i jakieś tam rzeczy hmm? Nie wiem a, sorry, a ja. Albo hak Albo zwykły pistolet Olek, czemu my jesteśmy? To jest. utknęliśmy? O nie. O, jest nowa mapa. Fajnie. Beka, oni nie przejdą I czy Smileface? Ludzie nie przejdą tędy. Nie, da się przejść. Jeżeli się stanie smilefacem, to jasne. Kur. Jezu, lub, by tutaj tobie zobaczył, że ciężko. Gdzie? Na początku. Idę. Prawie bym padł. Więc a knife. Widzę nóż. Skąd wziąłeś nóż? Nie, znaczy ja widzę, ja widzę, nie, nie biorę. Skąd się ja bierze nie bier nóż? A ja nie, nie wiem, ja widzę nóż. Ja też widzę tam nóż. Właśnie taki tak widzę. A tam się trzeba chyba dostać. Siema! Siema Aniu! Do nich. Siema Aniu! Mam pozytywny jakiś mamo. A, a, O! o. Aha, i teraz ja mam jambusta, to fajnie. Siema ja Ejko, kurde. Ale dupo, ale mnie walną. Ale ludzie mają jakoś ten knajfa. Czy Tak. Siema kur. Co on nie bijecie? Byłem jedno z was, nie bijecie? Chodź, podejdź. Boisz się, boisz się. O, nie, nie, nie, chodź tu. Typ z prezentem, ja go biorę. Chodź typie, Zamieniał cię my Face'a. Dobra, ja typa przeciągnę na białe pole i teraz go zamienię z Nie. Nie chcę być my Face'em. Nie lubię być A, Face'em. Ajajaj. Chod Dobrze. Ty, coś rozwali sobie kija. Dobra, kogoś zamieniłem sobie teraz w Kubę? Nie. Mm. Kuba gra. Co? No, a Kuba gra? Nie gra. Prawie. Ja idę Bo na muszę... sam koniec. Nie jestem na samym końcu. I ja typy nie ją rady Vax 8. Chodź tu Vax 8. Ja mam, żebym postawić? Elo! Elo. Wiem, że wszyscy dwaś was... mnie bo widzę to! Ja was widzę, Nie. Ja cię nie, bo ty za wysoko skaczesz. Już! ci. Mam cię! Nie, mam nie. cię! Na białe! Niestety. Dobra, to reset charakter, bo nienawidzę być tym. A! O ty ściupagi mnie! tam, Ała! Nóż! Nie będę ci pomagać w ogóle, bo nienawidzę być y, smilem. Ja jakoś jeszcze przeżywam jak... a. Szanowni się tak długo, szybko zabichają. Co ja długo żyłem. A, a ja, smile. ja nie, Ja się resetnowałem, ja nie umarłem. Ja się resetowałem. Ja nie będę grać... Y, Smilem. bogaty, Tak gra. Co? Ta gra jest fajna No fajna Olo, ja nie jestem smilem i idę na koniec Ja nie jestem smilem Ja też nie jestem, nie idę na koniec Ja sądziłam, że jesteś smilem mhm. I Olo, chodź do mnie, chodź No? Chodź, przejdź przez te drzwi co? A, kurde, myślałem, ja tak z... smilem. Myślałem, że tak można gracza zabrać. Nie, tylko smiley umierają często. Dzień dobry. To jest z pie... Dajcie stąd, nara chłopy. Ale za smile'a się dostaje barygad dużo coin'ów, smile face'owe rachatunki. A, Zostałeś A... smilem. Spie... Tak. Albo twój ikon fajny jest. Bawy jakiś. Bawelkur. kur... Ła! Pomagać nam, a tak! O ty, kur... He he. zabigłem się. No wiesz, że tu jest tak naprawdę grupa smajlów. Ja zarazem właśnie na, następ... na sam koniec, żeby przeżyć. Ja następ... na samym końcu jest grupa smile'ów, mega duża. Ja się go zamienię. Laura! No Nie, nie daj ci Nie Nienawidzę tej jeżeli... gry. Olo, na koniec ci powiem od razu, że się nie zostaniesz. Wchodzić, wchodzić! Aaaa! Ile to jest faceów? Smile, smile dupa. My face? Smile dupa. Aaaa! Nie, zaraz do mnie! Szadni knifes Pefko, do jakiego schronienia. lów, lów Zamym bym cię zamienić Chcę tu przejść, Bogę! Nie tu, kur... Ja nie chcę tu umrzeć, jak tu zostaje, a ja tu zostaje. Mnie nie widzą w ogóle jakoś Ja tu żyję, mnie nie w widzą domku. Ja w domku jakimś przeżyję Nie jednak widzą A nie, nie przeżyję a... Ja cię smajla zmieniam Przeżyłem jako, mnie smile. I mnie typiera zmieniła w smile'a. Dobra, ja idę na następne Ja sobie idę dalej. Jako kur... Nie, nie. Tutaj się nie chyda do tego. Olu. Chyba. Albo się da, da się. Ja się przeżyłem. Nie, aj! O, Ja chcę przeżyć jako zwykły człowiek. Tam. Co jest? Umarłem w pionie. Dobra, to ja tam idę i sobie złapię typów na smileface. No i chodź typie, będę smileface'owy. Idźcie, idź. Biegnę na sam koniec. Nie zdobędziesz mnie. A skąd to będzie? A skąd już to już jestem? Dobra, Olo, ja jestem zwykłym człowiekiem, jakoś żyję. Ja też żyję. Chodź na sam koniec. Aha, to tak działa. Okej. Okay. Nie, zamieniłem się w Chodź tu, Ty Piara. Nie kurde. mam potwiona na dżambusta. Co? Nie mam potwiona na dżambusta. Kurde. Powiedziałem kur, i powiedziałem I i a, Ja na. Ja tak, się idziemy. Poskocz, Olek, mam. Ile razy w życiu wymiotowałeś o. Dużo, a tak na oko, to ile? Tak na oko, to. Dużo. Nie, na odcinku nie powiem. Czemu? Bo co? Bo co? Bo dostaniesz prawa autorskie? Nie, prawa autorskie to za muzykę. tak czemu nie powiesz? No po prostu. Nie, na filmie się nie mówi. Na filmie się po prostu nie mówi. Coś, fajne. Dobra, to teraz ja tego smile face idziemy zabijać. Ja nie, chcę być smile face'em. Ja moje przyjaciółki. E, utknąłem. O, nie. Dobra, nie utknąłem. O, o, o, no! widzę. Można tu przejść w ogóle jakoś? To, wiesz... się, To ja... ja, ja... Wodule, bo ja nie... Nie się, to przejść. I stawiam, szybko, szybko skocz. Nie, Smokej, słuchaj. Super, No się masz, nie ma. Może jak to jest O nie, nie mogę. Taktyczny reset charakter. O nie. Ktoś się goni. E, tak, mówisz, taktyczny logout. W ci robisz menhunta i cię prawie zabijają i, i robisz taktyczny logout. Siup, szybko skacz po tym. Radek, przecież przeżyłem, Olo, jestem na końcu. Ja też prawie. Ja przeszłam. No ja Tam też się jestem dostałem. na końcu, ale za chwilę będę totalnie... No. O! Your head? co? Your He- you Uwaga! A, teraz A, teraz będzie za chwilę Seismic. Nie! Coś z nią? Co, co, co ta? Nie róbcie go! Nie rób tego! Susi, sus i sus! Ktoś napisał typ, na znaczy, ja napisał Sus i sus. Kupię sobie Nie, pewnie bałwana jakiegoś. Nie, raduj! I dupa, it's my face. You finessie! Nice. Dobra, A... dajcie A... szybci sejsmik. Chodź, chodź. Ja już zapię. K coming. Or. SOMEBODY want all ME TO LET'S GO O <śmiech> <to> <śmiech> <Siemieniu. śmiech> Olu przeżyjemy Obiecuję Three ci to no SNOWMAN BACKPACK BACKPACK Jest Ach. Świąteczny BACKPACK Do za darmo Obiecałem, tak zrobiłem Przeżyliśmy wszyscy Żyjemy Chodź ty piarotu Niestety, ale ty nie przeżyjesz chyba już. A ja żyję, jestem tutaj. A, siema. A pokaż, a nie, ty nie masz. No ja nie Kasz? mam, bo nie widzę mojego. Uwiedłem. Dlatego, że wszedłeś w ścianę. Znaczy, ty wszedłeś w tego mont... Ten, ten. Kur. Ty bo normalnie przeszła tak znikąd. Co to jest na miejscu? A! tędy można umrzeć. Wpadłem w podmapę. Pod lawę. Pod mapę. E? No pod mapę. Czyli pod tą lawę, tak? No mapę! Wpadłem w lawę i spadłem do map pod mapę. Olej to jest pewnie tak specjalnie zbudowane. To nie było pod mapą. Nie no, w podmapę Dobra. wpadłem. Nie tutaj, Jak? tylko tam daleko. Tam gdzie były te. No zobaczysz później, a. jeśli zobaczysz odcinek. A. W cholerę. Kurde. Dobra, poziom lawy się musi tu. A to, a to się podwyższa poziom lawy i obniższa. Naprawdę? Szutgana. A Szutgana? szutgana? No Shotgun tu jest. No kurde, spadłem. Snapy, na snapy, snapy, snapy. Oh yeah, boy. Damn. De yeah, boy. I snapy, Mam też Shotguna. Dżem, ona, ona... uwarłem przez lawę, bo wpadła w kurde. na parę strzałów się kończy. Ona chyba... Na trzy i albo cztery strzały się kończy Nigdy nie będę używał shotguna, dlatego że. Nigdy, nienawidzę tej mapy. Nienawidzę tej mapy po prostu. Nienawidzę. A, na tej mapie Olek. Ty chodziłeś po świąteczny świąteczny Co, jest? Co jest? Czemu nie ja jestem fioletowy? Ja jestem niebieski fioletowy. A nie! Nie równego. A z Burga jesteśmy podwodą! Słuchaj, ja jestem niebiesko-fioletowy? Aha, a ja jestem fioletowo-niebiesko-czarno. A ja czarnego w ogóle nie mam. Ja jestem niebiesko-fioletowy. O, My jesteśmy... Ja jestem smile face a smile face y przejęły tą wieżyczkę, więc... Aha. XD. Zajebić. Cześć, jak się wyrażę. Ja nie chcę być smile face No, to niestety przygrywasz. A nie, bo przecież jeszcze jest... A, Był latarka jeszcze, Dl. Jest A i fejsy ten fajny zameczek. Niu, niu, niu, niu. Więc nie Ci rady. Dobra. Bo... Dawaj tutaj. Karki krarki upuścił. Chodź. Odci... chodź. Chodź, gdzie jesteś w ogóle, bo ja cię nie widzę. To jest tu ja. Dobra. A Ola, a skąd do, Ty wziąłeś u, tego duszka? Chodź tu, chodź tu, do ściany. Tutaj. Skąd ty tego duszka wziąłeś? Yy, kończymy hmm. odcinek. Subskrybujcie kanał. Nara.